Cześć, cześć, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj taki hangout, parę odpowiedzi na pytania, które zadano mi w komentarzach. Ponieważ jest niedziela, jest jakieś tam święto, prawda, to szybciutko idziemy do rzeczy, tak żebyś miał trochę czasu jeszcze dla siebie. I pierwsze takie Pytanie jest... Yy, witam, przeszedłem 2,5 roku terapii. Pojechałem do Sosnawca na badania. Przeszedłem psychologiczne i psychiatryczne. Yy, I lekarz ogólny mi mówi, żebym z tym papierkiem nie bał się, jeżeli chodzi o tą terapię. Niestety w badaniach smoczu albo z krwi wyszedł oksazepam. Domyślam się, po czym mam problemy rodzinne. Znajoma dała mi tabletkę na uspokojenie. W ogóle nieświadomy byłem, że po tym nie można prowadzić samochodu. I teraz pytanie. Na 7 na września mam odwołanie w Warszawie. Ponad 600 zł kosztów. Czy jest tam sens jechać w ogóle? Widziałem na filmiku, że jak wyjdzie THC, to nie ma się sensu odwoływać. Czy to samo dotyczy się środków uspokajających? Nie leczyłem się psychiatrycznie ani odwykowo. Poszedłem tylko na terapię psycholog, która się nie pytała, czy psycholog nie raz się pytała, czy potrzebuje jakieś leki. Nic nie chciałem. Co pan myśli o tym przypadku? I problem się zrobił taki, że jeżeli to, tak jak wyjaśnia mój widz, dała to tam jakaś koleżanka na uspokojenie, bo były problemy ze snem, no to ten ten oksazepam, czy, czy jakiś tam inny preparat w moczu jest tylko problem, prawda? No niestety niestety jesteś tutaj traktowany, wtedy możesz być potraktowany jako osoba uzależniona. I drugi problem taki, że jeżeli Ci to dała jakaś osoba postronna, to nie dał ci tego lekarz, prawda? Czyli nie jesteś w stanie przedstawić jakiegoś zaświadczenia, że miało to jakiś cel terapeutyczny, jakiś cel leczniczy, prawda? No i prawdopodobnie, prawdopodobnie Wynik tego odwołania za 600 zł nie będzie jakiś, jakiś zbytnio pozytywny, chyba że będziesz się w stanie wytłumaczyć w tym jakimś tam instytucie, czy w tej instytucji, do której cię skierowali, no, że to była jakaś sprawa przypadkowa, prawda. Także zalecam pójście czystym, ale to pójście czystym nie oznacza tylko, że THC nie oznacza to tylko alkohol, oznacza to również wszystkie inne substancje działające podobnie do alkoholu, prawda? A taką substancją są również benzodwuazepiny, czyli w tym przypadku albo oksazepam, albo relanium. Tak naprawdę szkoda, jeżeli ten widz rzeczywiście 2,5 roku był czysty, prawda? Jeżeli dosłownie nic nie tknął i chce się poprawić, to Szkoda tej pracy, szkoda tego ogromu pracy włożonego, prawda, bo każde wzięcie jakiegoś tam środka resetuje ten stary okres abstynencji od leków, abstynencji od alkoholu, czy tam od jakiegoś innego środka, prawda. Um, tutaj mam komentarz y, widza, unknown artist. Y, już kiedyś pisałem, że niepełnosprawność umysłowa, prawo jazdy to problem czysto teoretyczny. Gwarantuję Wam, że z lekką niepełnosprawnością intelektualną osoba nie zda egzaminu teoretycznego. Jeżeli zda to dla mnie wątpliwa diagnoza co do sprawności poznawczej, aż ciekawostek znam sytuacji, w których osoba w stanie psychozy bardzo dobrze jeździła autem, czy osoby w stanie psychozy bardzo dobrze jeździły autem na przykład z popełnionego przez siebie przestępstwa do miejsca zamieszkania, prawda? Także unknown artist. Również się z tym zgadzam, ponieważ czasami zaświadczenia o niepełnosprawności są wystawiane tam do jakichś różnych innych celów. Pamiętam lata 90. zeszłego wieku. Czy połówka, czy początek tych lat 90. Chyba druga połowa lat tych 90. wprowadzono coś takiego, że każdy lekarz mógł wystawić zaświadczenie o niepełnosprawności do celów tych zasiłków, zapomniałem, jak one się tam nazywają, nie opiekuńczych, tylko właśnie do tych zasiłków i nagle połowa dzieci w Polsce stała się niepełnosprawna. Nawet rodzice, którzy mieli wątpliwości, czy załatwiać takiemu dziecku niepełnosprawność, czy nie, dylemat mieli do pierwszej wypłaty, prawda. Dylemat był do pierwszej wypłaty tych zasiłków, szczególnie jak była bieda w domu no i nagle dwa jakieś tam zasiłki, powiedzmy na dzisiejsze około 500 zł. no i skrupuły mijały, prawda. Potem państwo polskie zrobiło z tym porządek, ale co się wydało, parę groszy to się wydało. Yy, tutaj jeden z widzów pisze, podwyższona aktywność enzymu GGPT, świadczy o uszkodzeniu wątroby, ale nie można tego jednoznacznie powiązać z chorobą alkoholową. Wysoki wynik może wskazywać także na nieprawidłowości przepływu żółci, kamice żółciową. No może. Może być, tylko... Tylko problem jest taki, że do womp nie idziesz z powodu kamicy żółciowej, czy zaburzeń przepływu żółci, tak jak to Pewnie piszą w każdej wikipedii, a idziesz skierowany za sprawy alkoholowe lub narkotykowe. prawda? W zasadzie to do stwierdzenia choroby alkoholowej, to nie trzeba yy, nie trzeba badać GGPT, prawda? Psychiatra czy dobry psycholog da sobie z tym radę. Natomiast yy, jest to jeden jakiś z czynników, który lekarz bierze pod uwagę, prawda? No i... Także mówię, siła złego najednego. Ryszard, witam panie doktorze, skoro mówimy o badaniach, wymaganiach, a tak bardzo mało o profilaktyce i higienie pracy, jak sobie budować Bezpieczne środowisko pracy i jak dbać o zdrowie, aby możliwie długo pozwalało nam wykonywać swój zawód. Mądry człowiek po szkodzie, Mam 20 lat pracy za biurkiem, niby fizycznie nieobciążające, ale przyplątało mi się kilka przypadłości. Cieśnie nadgarstków, problemy z kręgosłupem, ze wzrokiem, kardiologiczne, może warto pokazywać te dobre praktyki w różnych zawodach, pomóc sobie samemu, jak ćwiczyć, czego mamy domagać się od pracodawcy, żeby nam zapewnił w miejscu pracy, jak powinno wyglądać. Nasze stanowisko pracy, gdzie szukać pomocy, jak się coś tam złego dzieje. No Problem jest taki, że w pracy rzadko kiedy jest jakieś tam idealne stanowisko. Nawet ja w swoim gabinecie prywatnym, jak już przyjdę, to też 6 godzin siedzę po prostu, nie ruszam się za bardzo, gapię się w komputer, no, jakieś tam nie robię przerwy na ćwiczenia, czy cokolwiek. No i potem mam sytuację taką, że brzuch rośnie, prawda, lecz wspomaganie jest tylko farmakologiczne, dochodzi nadciśnienie, dochodzą, doszły choroby serca, czasami zaboli kręgosłup, no. No nie ma jakiegoś prostego rozwiązania, prawda? Osoby, które u mnie pracują też tak, jakby to powiedzieć, ludzi, pacjentów jest dużo, nie ma czasu właśnie poza jakąś tam przerwą śniadaniową na, na cokolwiek. No i tutaj pan Ryszard ma całkowitą rację, poza tym, że jest to jakoś mało realne do spełnienia w danym środowisku pracy, prawda. No i także witam tutaj pana Grzesia na czacie. Mam prośbę, jeżeli jesteś na czacie, to też zadać jakieś pytanie, jeszcze parę minut będę prowadził, to proszę cię tutaj w ogóle daj znać, czy mnie słychać, prawda. Daj znać, czy mnie słychać, bo, bo mówię już często, nagadałem się jak głupi, a nie było nic słychać. Jak nie było nic słychać, to niewiele wychodziło potem, że tak powiem, z mojego gadania, prawda, bo nikt nic nie słyszał. Grzegorz, witam, jak wygląda sprawa, jak mnie zatrzymali w Czechach po narkotykach. Wszystko zależy od tego, czy Czesi sami wymierzą ci sprawiedliwość, a w zasadzie pewnie już wymierzyli jakimś tam mandatem czy inną sprawą, czy jeszcze zabrali yy, prawo jazdy, czy powiedzmy powiadomią Polski Wydział Komunikacji. Jeżeli czy ci Czesi powiadomią Polski Wydział Komunikacji, to w zasadzie masz problem dokładnie taki sam jak Polak, prawda? Uczciwie też muszę powiedzieć, że nie spotkałem się, znaczy nikt mi nie wysyłał zapytania, czy nikt mi nie opisał przypadku, co Czesi robią z Polakiem, czy z cudzoziemcem po narkotykach, prawda, bo spotkałem się, że w Niemczech niestety powiadamiają Polski Wydział Komunikacji, i musisz całą przejść ścieżkę polską, prawda? Czyli tu Grzesiu pisze, zabrali prawko. Czyli jeżeli to prawko odeślą ze stosowną adnotacją do Polskiego Wydziału Komunikacji, że, że zrobiłeś to, co zrobiłeś, no to czeka cię po prostu droga przez mękę, przez polski system, prawda? A jaka to jest droga, to mniej więcej Kolega tu jakiś tam opisał, opisał, co tam się będzie działo, prawda. Czy będzie ponowny egzamin? No, pytanie jest: po jakich narkotykach, prawda. Czy to są twarde narkotyki, czy miękkie narkotyki, czy jeżeli miękkie narkotyki, czy to tam THC, czy tam przekracza jakąś dawkę. Zapomniałem, jaka to jest w tej chwili dawka, ale czy to jest, będzie potraktowane jako tylko wpływ po użyciu, jazda po użyciu narkotyków, czy jazda pod wpływem narkotyków, prawda? Czyli Coś jak w Polsce, prawda, jazda pod wpływem alkoholu, czy jazda w stanie nietrzeźwości. To będzie tutaj zioło. Tak się trochę nawet dziwię, ponieważ z tego co wiem, chyba w Czechach można to zioło gdzieś tam kupić, chyba nawet i skonsumować. Także yy, mówię, jeżeli to wyślą do Polski, powiadomią, no to trafiasz w polskie, w polski system polskich młynów, prawda, i Czyli co to będzie? No skierowanie, znaczy na pewno jakiś tam sąd, jakaś kara, a jednocześnie po wyroku sądowym administracyjnie powiadomią Wydział Komunikacji. Wydział Komunikacji skieruje cię na badania, prawda? Jak cię Wydział skieruje na badania, no to pytanie jest właśnie, czy to zostanie potraktowane jako wykroczenie, czy jako przestępstwo. Jeżeli jako wykroczenie, no to masz szansę nie zdawać prawa jazdy, ponieważ wtedy zabranie prawa jazdy będzie krócej niż na rok. Natomiast jeżeli to jest niestety zakwalifikowane jako przestępstwo, to no będziesz musiał zdawać jeszcze raz egzamin. Beata, mam pytanie, czy jeżeli mam nieprawidłowy zapis EG i silne mioklonie oklonie przysenne, czy mogę stracić prawo jazdy, jeżeli neurolog by to zgłosił? No tak, jeżeli zgłosi i skierują cię na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, to możesz stracić prawko. Ale nie upieram się, ponieważ nie jestem neurologiem i, i, i nie, nie chciałbym się wypowiadać yy, za bardzo na temat mioklonii yy, przysennych, przy bo to są to właśnie takie szarpnięcia ciała, i często nie wymagają leczenia, prawda? Czyli jeżeli neurolog zakwalifikuje ci jako, że to są mioklonie w przebiegu padaczki, no to, że tak powiem, to będzie problem. Ale jeżeli to są na przykład jakieś tam zaburzenia metaboliczne czy inne, to, to masz szansę się wybronić, bo... Nie każdy wie, że mioklonią, którą każdy prawdopodobnie miał, to jest nasza kochana czkawka, prawda? No, gorzej, jak to jest jakaś czkawka pijacka. Ale mówię, ta, ta, ta, te mioklonie, to mówię, nie znam się na tym za bardzo i wszystko tutaj zależy od neurologa, ponieważ jest tak zwana padaczka miokloniczna, która może powodować upadek, prawda, czy jakieś tam inne dolegliwości, prawda. Dobra, jeżeli ktoś jeszcze coś ma do zapytania, to tutaj ostatnia szansa. Ja powoli kończę niedziela I myślę, że myślę, że na dzisiaj wystarczy, prawda? Tutaj Piotr mnie zapytał, posiadam prawo jazdy kategorii A, B, T terminowe ze względu na wzrok, wzrok się bardzo pogorszył, prowadzę gospodarstwo rolne, nie mogę uzyskać od lekarza przedłużenia. Dla mnie to jest wyrok, jak mam prowadzić gospodarstwo, jestem załamany, no, 53 lata to młody człowiek, Na no pytanie co się tam stało, prawda? Ja bym zaczął od pójścia do okulisty, jeżeli to są jakieś choroby, które można skorygować okularami, jeżeli to jest jakaś choroba typu zaćma, którą można wszczepić soczewki, jeżeli to jest jakaś inna choroba, która powoduje pogorszenie wzroku, a można ją zatrzymać lub polepszyć, to no być, może, być może właśnie zacząć od solidnego, od specjalisty, okulisty i, i tak, żeby ten wzrok troszeczkę poprawić do jakichś norm, które są akceptowalne przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, prawda? Także tyle mam tutaj do powiedzenia, prawda? Zacząć, mówię, porządek, zacząć od okulisty. I jakaś tam szansa na, na to wszystko jest. Dobra, słuchajcie, na tym kończę. Do następnego razu, prawda? Tradycyjnie jak już oglądasz w powtórce skomentuj to wideo. No i mam nadzieję, że będzie wszystko u Ciebie dobrze. U mnie też jest dobrze, poza tym, że z powodu przepracowania jakichś uczciwych warunków pracy w mojej firmie nie ma i doświadczam tego wszystkiego włącznie ze mną. Ale mówię, masz pytanie, to gdzieś zawsze gdzieś do 24 godzin po hangoucie na żywo odpowiadam, prawda? Potem już różnie to bywa i potem odpowiedzi są już tylko w trakcie takich hangoutów, jak ten. Bye bye, do następnego razu.